Lekarz uprawniony do badań kierowców z WOMP, ale dotyczy się to również każdego innego lekarza, tyle, że z WOMP szczególnie, ponieważ on nie bierze pieniędzy za swoje badanie, yy, ma prawo dać ci terminowe prawo jazdy, jak miałeś wcześniej bezterminowe. Wspomniałem o tych pieniążkach, ponieważ czasami no, jest presja, jeżeli się lekarzowi płaci, żeby wynik badania był taki, yy, a nie inny. Dzień dobry Panie Doktorze, zwracam się do Pana z prośbą o opinię dotyczącą, dotyczącą mojej sytuacji, która wynikła po badaniach lekarskich. Zacznę od tego, że ponad dwa lata temu, wracając wieczorem z urodzinowej imprezy od brata, wszedłem na parking pod moim blokiem, ponieważ chciałem zabrać z samochodu GPS. Traf chciał, że obok w sąsiednim samochodzie siedzieli jacyś młodzi ludzie i pili piwo przy otwartych drzwiach, które przeszkadzały mi w otwarciu mojego samochodu, wywiązała się między nami ostra dyskusja, w wyniku której jeden z siedzących wyskoczył do mnie, doszło do przepychanek, podczas których poczuł ode mnie alkohol. No, no ciekawa sprawa, sam pił, ale od drugiego poczuł, wtedy krzyknął do swojego kolegi, aby ten wezwał policję i jeden z nich zeznał, że jechałem samochodem, reszta się można domyśleć. dostałem dwa lata zakazu zdałem pomyślenie, psychotesty i badania lekarskie, poza jedną uwagą wpisaną przez okulistę, że mam kupić sobie okulary dwa razy yy, jedna dioptria dla lepszej jazdy, podkreślam, że wszystkie badania miałem w normie, i jednak zaskoczyła mnie końcowa decyzja lekarza, który wyznaczył mi kolejny termin badań za 5 lat, w konsekwencji tracę bezterminowe prawo jazdy i zmuszony jestem do wyrobienia sobie nowego, ograniczonego w czasie prawka. Czy ten lekarz postąpił właściwie? Nadmieniam, że nie jestem zawodowym kierowcą i chodziło wyłącznie o prawo jazdy kategorii B. Proszę o odpowiedź. No, ja bym się tu zaczął cieszyć z tego, że w ogóle się odzyskało prawo jazdy, ponieważ dostaję setki maili, kiedy ludzie nie odzyskali no, ale powiedzmy, wracając do rzeczy, lekarz jak najbardziej miał tutaj prawo Sama sytuacja, że już kiedyś, czy jesteś badany za alkohol, że jesteś podejrzany czy zamieszany w alkohol i jazdę pozwala mu sprawdzić, jak to będzie wyglądało podczas badania kontrolnego za parę lat. Tym bardziej, że sprawy abstynencyjne są teraz dość ściśle Yy, opisane, dość ściśle sformalizowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. No, dochodzą tutaj nowe okulary, także też ma prawo sprawdzić, czy nowe okulary, czy będziesz widział dobrze w tych nowych okularach, i tak Teorie do tego można zawsze jakoś tam dorobić, ale no zakładam, że nie jesteś zadowolony z tego pięcioletniego prawa jazdy, możesz odwołać się od, wy do, od wyniku po prostu piszesz odwołanie, dostarczasz je temu lekarzowi medycyny pracy No i on to przekazuje do instytucji nadrzędnej, którą jest Instytut Medycyny Pracy. Gdzie jest sztuczka, za to odwołanie płacisz Ty i to niezależnie od wyniku odwołania, wynik może być identyczny i z reguły jest identyczny, podtrzymują to yy, te orzeczenie lekarza medycyny pracy. Gorszego Ci raczej nie dadzą, chyba że ten lekarz medycyny pracy z WOMP-u się pomylił, natomiast rozwiązanie inne jest prostsze, a nie lepiej za te 5 lat pójść do normalnego lekarza prywatnego, no po prostu zapłacić mu parę złotych, niech przebada rzetelnie No i są większe szanse na pewno, że dostaniesz prawo jazdy na dłuższy okres czasu, no niestety nie bezterminowe, ponieważ prawa jazdy już są maksymalnie na lat 15, także na tym kończę Jak coś masz w temacie Terminowe, a bezterminowe prawo jazdy po badaniu lekarskim, czy odwrotnie, najpierw bezterminowe, potem terminowe, koniecznie opisz to w tym wideo. No, no wierz mi, dużo szczęścia masz tylko dlatego w WOMP-ie, że dostaniesz, że odzyskasz prawo jazdy wbrew tutaj różnym dziwnym opiniom, tym co się jakoś cudem udało, naprawdę otrzymuje dziesiątki setki maili w miesiącu, że wielu ludziom się nie udało, tracą pracę, tracą prawko i nie są w stanie spełnić warunków zdrowotnych na odzyskanie prawa jazdy. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalistę medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.